Nasze życie to ciągłe podejmowanie decyzji. Kiedy skutecznie chcemy osiągnąć wyznaczony cel, korzystamy z pomocy specjalisty. Kiedy potrzebujesz mebli, idziesz do salonu meblowego. Kiedy bolą Was zęby, idziecie do dentysty. Kiedy zepsuje nam się samochód, korzystamy z warsztatu. Dlatego, kiedy chcemy po studiach otrzymać atrakcyjną pracę, dołączamy do grona studentów lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, jedynej w województwie mazowieckim specjalistycznej uczelni językowej numer jeden w profesjonalnej edukacji języków obcych. Profesjonalna kadra, miła atmosfera, czego chcieć więcej? Zapraszamy! Według portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 80% absolwentów LSW już w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów otrzymało umowę o pracę.